Często skarżysz się na ból pleców? Męczy Cię długie siedzenie przy biurku? Z podobnym problemem boryka się wiele osób prowadzących siedzące tryb życia. System Smart ADLS, opatentowane rozwiązanie zastosowane w modelach Xenon i Xenon Net, może okazać się właściwą metodą na Twoje problemy z plecami. Za pomocą jednego pokrętła możesz wyregulować głębokość podparcia lędźwiowego dla lepszego komfortu dolnego odcinka kręgosłupa. W każdej chwili możesz zmniejszyć lub zwiększyć podparcie. Tak jak lubisz, tak jak potrzebujesz, tak jak czujesz. Prawda, że proste? Zadbaj o siebie. Twój kręgosłup będzie Ci wdzięczny.